Spróbujemy sobie zmierzyć napięcie, jakie mamy na nim 1283. Tu nam pokazuje 1289. Pompę se dałem tym razem na niższy bieg na 6 W. Temperatura początkowa to mamy takie 16, 17, 17. A tutaj mamy. Takie 16,5 pół wychodzi na to Mamy pootwierane, mamy ciśnienie, ciśnienie mamy niższe niż ostatnio, bo jest niższy bieg Mam nadzieję, że zawory są otwarte, bez obijania w bawełnę startujemy, bo muszę, jak to się mówi, to jakoś ogarnąć Wentylatorek się przewrócił, muszę go gdzieś jakoś tak dać o. żeby tutaj schładzało te diody, co ostatnio pokazywałem, to to to tam bierzemy 11 w czyli po mało mniej niż ostatnio. Tak sprawdzam, czy powietrze idzie przez to, to znaczy tutaj przez tą cewkę, bo to był ostatnio najcieplejszy element w układzie. No, ma takie 23, czyli na pewno więcej niż otoczenie, bo otoczenie ma 11. I akumulator też ma te 11, no zrobiło się chłodniej na zewnątrz i wewnątrz. No. Tu mamy też takie 11-12, może nie najlepsze warunki do testu, no ale trzeba pracować z tym, co się ma. Z tego co liczyłem powinienem zdążyć, jak to się mówi przed po wróceniu z pracy, więc niech sobie test trwa, nie będę chodził często, żeby nie, nie świecić, nie wietrzyć, mam nadzieję, że pompa da radę przecisnąć przez filtry i przez te wszystkie złączki, więc ja chwilę sobie tu postoję, a Wam na razie dziękuję. A więc kilkanaście, no może nie kilkanaście, ale kilka godzin później, bo już jesteśmy na 10 tej godzinie i 50 minucie testu i mamy 40Ah, jeszcze teoretycznie brakuje 20 żeby było tyle samo co w poprzedniej, co tutaj mamy, 10,5W, tu lecimy na 6 no pizga dzisiaj, dość ostro pizga i tu mamy 5, 6, 17, tu będzie 10, więc 10, 12 i pół, coś takiego, 12, no coś takiego, rozkmina ciężka po nocce, pardon. Test leci, czyli za niecałe 4 godziny muszę być tutaj, żeby to ogarnąć, więc za dużo się nie pośpię. Dobra, to do zobaczenia na koniec testu. Niestety nie zdążyłem, może się minęłem z zakończeniem o 5 minut, 10, źle sobie to wyliczyłem, myślałem, że będzie też koło 60, a jest takie 57. Czyli między sobą też jest różnica. Dobra. Bierzemy go do poładowania, żeby nie cierpiał za długo. 24,55 Czyli ta waga jednak robi różnicę. Kolejny test na szybciora. Trójeczka, troszeczkę lżejsza. Bierzemy 3W odpalamy pompę no, pompa ruch pompa ruszyła trafo się synchronizuje yy, temperatury nam na pewno wzrosną bo grzejnik elektryczny działa więc na pewno troszkę temperatura urośnie za chwilę ale chwilowo mamy 10-8-11 na systemie. Wręcz nawet jakby spadało. Jesteśmy gotowi do startu. Start 12 godzin po ładowaniu. Lecimy z tematem. Aku leci. Nie naciągam na minuty, bo jest wcześnie rano. Mam nadzieję, że jak przyjdę z roboty, to będzie jeszcze trwało rozładowywanie. A więc dobiegam koniec testu trójki. Już tak powoli, powoli, ale no... Te amperogodziny godziny swoje ma ten akumulator, mimo wieku mimo tego jak był traktowany, jeszcze walczy że już go chcę podłączyć do ładowania i sam się wsadzić do ładowania do łóżka więc kończ jak to się mówi, jak to było? oszczędź wstydu, kończ, waść? No, nie chcę skończyć, cały czas lata tutaj koło tej dyszki ale zaraz chyba uderzymy te piękne 1.50. No daj, daj mi tą chce Chcecie podłączyć do ładowania. to toporny ten akumulator. No jeszcze troszkę. Jeszcze troszkę. No. Ech, no nie. Z jednej strony dobrze, a z drugiej strony źle, Polakowi nigdy nie dogodzisz, no nie mamy, jest Grand Finale. A więc kolejny pacjent na stole, czwóreczka, poczekała sobie, może złapię te, te wyświetlacze są takie, prawie dwie, 23 godziny i 30 minut, mamy, mamy, co tu mamy 12,93 3,75 rozładowania standardowe ustawienia 12 stopni i 14 na drugim czujniku zobaczmy teraz fizycznie ile nam to tutaj pokaże 10,9 Więc jesteśmy koło tego, jesteśmy koło 9, 10, 8. Odpalam test, traszek zaczął hulać mucha, również na zasilacz. Odpalam UPS-a, żeby pompę odpalić. Ruszyło poruszyła. Odezwał się odpowietrznik. Gdzieś coś tam było. Co my tu mamy? Takie 11 i takie 11 z kawałkiem. Drugi bieg. Dobra, muszę obejść i zobaczyć, czy gdzieś coś leci, bo mi to jest od powietrznika poleciało, bo go szturchłem. muszę się upewnić, że nikaj nic mi tutaj nie podeszło. Ciśnienie jest, nic nigdzie nie leci. Napięcie spada, więc eee, clear. Start jest. Dobra, zobaczymy się prawdopodobnie pod koniec, albo prawie że pod koniec A więc końcówka, ostrość i za chwilę będzie akcja Koniec testu czwartego, bardzo mnie szokował wynik, bo wyszło więcej niż jest nominalna pojemność i dlatego będę miał kilka pytań do tego no ale powiedzmy, że się udało bo mamy jeden nominał po tylu latach żeby nie było zegarek z tego temperatura 11,1 11,2 11, 11,6 20, 1, tutaj mamy trochę więcej niż 16, 17, a tu mamy coś 11 chyba. Dobra, ten się udał, biorę załadowanie się i szykuję kolejne za chwilę. A więc mamy cztery ogniwa, które są po testach i teraz muszę to wprowadzić do całego systemu Góra jest cała, zrobiona już szeregowo Czyli to jest jeden bank 24 Tu mam tak Tak te dwa no, i to jest wypięte. I teraz muszę to zacząć układać, żeby było git. Więc muszę wszystko tutaj rozpiąć. Te dwie dolne półki muszę rozpiąć, żeby dobrze to poukładać. I żeby to już miało pomału ręce i nogi. Czekam mnie trochę roboty, więc nie zanudzam. Pokażę efekt później, bo już to kiedyś pokazywałem, jak robiłem mostki. Te mostki. Więc możliwe, że wrzucę od, odniesienie w tym rogu do filmu. No i minęła prawie godzina. I tak, to już jest przygotowane, jest główny plus. Idzie mostek, czyli te dwa są równoległe. Mostek i idzie do minusa. Okay. Już balancer wyrównał napięcie, było 10 mV. Różnicy, ale już się wyrównało, mierzyłem na szynie, wszystko jest ok. Yy, teoretycznie jest przygotowane, tu jest ta luka, żeby tu wstawić te dwa akumulatory. A tu są dwa i tu są dwa, czyli tu będą dwa i jeszcze tu będą dwa. Ale muszę je najpierw pomierzyć, żeby dopasować mniej więcej pojemności. Tutaj mam już mniej więcej dopasowane. To są te dwa pierwsze z testu. Co były? No, cztery. Pierwsze z testu. Tutaj jest 5A na banku różnicy, więc to powinno dać radę. Biorę kasetę przy Was. Jeszcze nie odpalałem tego, tylko sobie pomierzyłem. Jest zoom. Jest zoom. Nie wybuchło, więc jest ok nie ma żadnego prądu wyrównania nie ma wszystko działa dobra, tyle teraz biorę te dwa, cztery do ładowania i lecę dalej z tematem jeszcze dużo roboty przede mną a więc kolejny pacjent na stole piątka zaczniemy troszkę w innej kolejności żeby się nie znudziło Ma. 10, 6, 10, 3, tu nam pokazuje, pokazuje nam, muszę przetrzeć, troszkę tutaj się zrobiło jakoś zakurzone, podświetlimy, żeby było ładnie widać, 10 na intemp, a eksternal na 14 no, jakoś ten eksternal tak troszeczkę leci w kulki eksternal jest pod klemą minęło od ładowania 22 godziny i prawie 50 minut wszystko mamy naszykowane, mamy wentylator mamy zasilacz z mojej sieci będziemy patrzeć ile zużyliśmy prądu mam pomysł, jestem w trakcie, tylko czekam jeszcze, jak to się mówi, na zmaterializowanie tego planu, więc jak to się mówi, kiedyś będzie bez tego, będzie coś innego Dobra, nie zagaduję, odpalamy test czas start, fajne napięcie startowe jest, 13 no i lecimy z testem wszystko przyło ciśnienie mamy gdzieś powietrze jest co chwilę od powietrza coś tam puści mamy 21W i tutaj mamy takie o, no 11, 12 tutaj jeszcze mniej takie 10 pomału, 11 dobra nie zagaduję bo tak Testów jeszcze będzie dużo, nie wiem, czy ktoś wytrwa do końca bo to jest dopiero piątka a tam jeszcze, tam nie widać, ale tam leżą kolejne Dobra, nie naciągam do zobaczenia prawdopodobnie na koniec a więc jest dobie końca 23 godziny a tu mamy 17 więc yy, troszeczkę się rozminęłem o 6 godzin więc na przyszłość wiem, co poprawić, żeby było lepiej no i dobra prąd jest pomiary temperatury są o kant dupy teraz bo za dużo czasu minęło między testem, raczej zakończeniem a wynikiem więc jak to się mówi wiemy ile co. 10,6, 10,4, 50,5. 10, Dobra, tyle w temacie. Kolejny pacjent, i ma podobny wynik co inne. A więc zaczynamy kolejny test. Kolejny pacjent numer 6. 2 godziny 40 minut od ładowania. Otrzymuje napięcie 12,95 temperatura się zgadza nie mylicie się, jest 19 otoczenie jest 15 muszę dogrzewać warsztat no warsztat garaż grzałką więc wykorzystuję to, że pompa idzie więc załatwiamy dwie rzeczy ciśnienie jest wycieków nie ma już w końcu może w końcu to trochę przeschnie, ale nie wiem, stan płynu się zgadza, jesteśmy gotowi do testu. Mam na, naszykowane wszystko na prąd, jest, wszystko jest, aha, ważna rzecz. Tu mi pokazuje 15, a co mi pokaże ten mój, Dingsbooms, 12, 3. i... 11,4 11,8 Trzeba na żywo spróbować No 12,4 12,2 Coś koło tego Będziemy musieli to jakoś uśrednić w tabelce No i co? Start I prawdopodobnie 16 godzin, więc tym razem może zdążę kasujemy licznik i zaczynamy od nowa liczymy od gór, od dołu zaś ten wyświetlacz jest zajebisty tak jak w opisie i lecimy z tematem jestem, jestem mocno ciekawy ile uda się wyciągnąć z tego pacjenta ma standardową wagę jak pozostałe, więc raczej nie będzie źle. Do zobaczenia za 8, 9, około 10 godzin, a później dalej zobaczymy. Dobra, tyle na razie. A więc test zakończony. Rozminąłem się o godzinę. Jak widać 64 godziny no nie ma źle, brakuje 10. Zobaczmy temperaturę. Tu zawsze mierzyliśmy ostrość, ostrość, jest ostrość. 11,7. 11,5. Tutaj mamy troszkę więcej, bo dalej grzejemy sobie grzejniczkiem, więc temperatura rośnie. Dobrze, odłączamy, ładujemy. A więc można powiedzieć, kilka dni później próbowałem podładować akumulator, ale on naprawdę potrzebuje sporo. Ten T60, prawie 1Ah, próbowałem go z sieci tutaj zasilić.